Aby móc skonfigurować moduł, przy pierwszym uruchomieniu należy zalogować się na użytkownika, który został wskazany podczas instalacji jako administrator programu. Przed pierwszym uruchomieniem należy zweryfikować konfigurację modułu. Klikamy żółtą ikonkę z zębatką w prawym górnym rogu ekranu i przechodzimy do zakładki Moduł Spinacz. Zaznaczenie opcji Odznaczaj sprawy archiwalne i umorzone spowoduje automatyczne odznaczenie checkboxów dla spraw dłużnika z takimi stanami.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 Najeżdżamy kursorem na przycisk Wybierz plik i w menu rozwijanym wybieramy opcję Skany. Otworzy się okno, w którym wskazujemy zaskanowaną korespondencję w plikach PDF. Po zaznaczeniu plików i kliknięciu Otwórz w module Spinacz rozpocznie się wczytywanie i analiza skanów. Postępy są wyświetlane na bieżąco w górnej części aplikacji. Po zakończeniu analizy pliki zostaną wyświetlone na liście z lewej strony modułu. Wczytane pliki mogą różnić się między sobą kolorem tła. Oznaczonych na czerwono nie można zaimportować do programu komornika lub interwencji użytkownika. Program nie był w stanie sklasyfikować typu odpowiedzi lub nie udało się mu nawiązać numeru sprawy z danymi zawartymi w procesowanym piśmie. Oznaczone na zielono mają sklasyfikowaną nazwę pisma i powiązaną sygnaturę sprawy. Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku Auto Import. Wszystkie rozpoznawane pliki wraz z dopasowanymi sygnaturami zostaną zapisane do historii spraw. Jeżeli użytkownik chce dodać te czynności z datą inną niż bieżącą, powinien zmienić ją przy pomocy komponentu w prawym dolnym rogu modułu. Skany z czerwonym tłem wymagają interwencji użytkownika. Naciskamy pierwszą taką pozycję na liście. W środkowej części modułu wyświetla się treść zaznaczonej wiadomości. Na tej podstawie uzupełniamy ewentualny brakujący opis przy pomocy komponentów w prawym dolnym rogu. Następnie odnajdujemy na piśmie sygnaturę kancelarii wraz z informacjami na temat dłużnika i wpisujemy odnalezione dane w wyszukiwarce znajdującej się w prawym górnym rogu modułu. Można wpisać imię, nazwisko, PESEL, NIP lub dane adresowe. Rozdzielamy te dane średnikami. Jeżeli użytkownik wpisze dane nieidentyfikujące jednoznacznie sprawę, zostanie wyświetlone okno pomocnicze, w którym należy wskazać odpowiednią sygnaturę. Wpisujemy przykładowo nazwisko kowalski i spośród wszystkich spraw wybieramy tę dotyczącą procesowanego pisma. Po wskazaniu sygnatury sprawy i ewentualnym uzupełnieniu opisu nazwy czynności naciskamy przycisk Import. Pismo zostało dodane do programu komornika i automatycznie wyświetli się kolejne, wymagające ręcznego podłączenia.